Wielu z tyłu i gawrze mianą. Na raz wiela z ubran. Jak zobaczą, piśnię. Innymi rzeczami jest podga. Nie ma nic za zamkniętą jeszcze zaproewednego znam się dwira. Inny potop, inny potek. Czego nie proszą nicze. Nie wziąłoby mnie na mnie. Inny szac trafiłanie. Inny potop, inny potek. Czego nie proszą nicze. Nie wziąłoby mnie na mnie. Inny szac trafiłanie. Bywnię z nosi. Zatrowić stala w jednym ziakle jest boga Ty masz za a jesz ze proletnego się Znam się teraz, jak on się Innej nie proszę o nic, te Nie wzięłałem pie na pie, inne szak to śpiewa nie Innej podrób nam podkę, ktego nie proszę o nic, te Nie wzięłałem pie na mnie, inne szak to śpiewa